Czytanie na następny tydzień, czyli czytanie od 12 lipca do 18 lipca. Następny tydzień od poniedziałku do niedzieli. Także zobaczymy, co karty Tarota pokażą nam na następny tydzień. Jakie są wskazówki, tendencje, na co mamy zwrócić uwagę i Właśnie, co się wydarzy. Poniedziałek mamy od poniedziałku do piątku. To jest właśnie ten rząd. I tutaj mamy weekend, czyli sobota, niedziela. Ok, od poniedziałku y, przyjdą jakieś rezultaty Waszej pracy. Na coś, ym, co właśnie długo jest przez Was już oczekiwane. Zasialiście ziarna, czekacie na efekt, na jakąś decyzję być może um, lub należy jeszcze przeczekać, mówi ta karta o czekaniu. Jeśli dostaniecie rezultat w poniedziałek, oczywiście trzeba zawsze patrzeć na kartę czasu w tarocie płynnie, więc na pewno w następnym tygodniu przyjdzie jakiś rezultat, jakaś decyzja, na którą oczekujecie i właśnie ona powie Wam pozytywnie tutaj o jakimś dobrym rezultacie Waszej pracy, ponieważ czekacie właśnie na coś, co no, da właśnie plony po zasianiu ziaren. Na efekty czekacie Waszej pracy. I to będzie właśnie zapłata za Waszą dobrą pracę, czyli to jest karta pozytywna. Pomimo, że to czekanie właśnie jest długie, <śmiech> przepraszam, jest długie, ale no takie troszkę, no monety są tempem powolnym, więc czekacie już długo na te efekty pracy, ale należy się w następnym tygodniu jeszcze jakby być cierpliwym, należy być cierpliwym, ponieważ te efekty Waszej pracy na pewno przyjdą. Jakieś decyzje tutaj pozytywne w Waszym kierunku, prawda? Jeśli chodzi właśnie też no, o, o Waszą pracę rzeczywiście zawodową lub y, podwyżkę pieniędzy, po, y, jeśli chodzi o jakąś pracę w... Oh, przepraszam, matko, no, mm, mam tutaj kadzidełko takie lawendowe i właśnie to kadzidełko lawendowe y, stwarza, że mam, no nie wiem, jakieś tutaj fochy w nosie, powiedzmy sobie, tak, ale już dalej interpretuję, więc um, jest to, kochani, również um, dobry rezultat, jeśli chodzi o pracę nad Waszym związkiem, jeśli mieliście jakieś problemy, byliście cierpliwi i teraz czekacie na rezultaty Waszej pracy nad związkiem, w związku, prawda, na pewno przyjdą jakieś dobre rezultaty. Coś jeszcze tutaj rośnie, te, te Plony właśnie, widzicie tutaj, które zasialiście, te ziarna, które zasiliście, muszą się rozrosnąć, by właśnie był dobry rezultat. Wtorek. Wtorek, kochani, macie dużo do wyboru. Nie wiecie, co wybrać. Jesteście jacyś tutaj, widzę, no, rozmyśleni, rozmarzeni. Też jakaś taka karta iluzji, prawda? Ponieważ, no, siedem kielichów. Bardzo dużo macie tutaj różnych opcji, różnych alternatywnych tutaj, rozwiązań i też coś wspominacie, macie dużo do wyboru, podjęcie decyzji dla Was nie jest łatwe, nie wiecie sami, co chcecie i po prostu no, jesteście troszeczkę jesteś zawirowani, ponieważ no, coś wspominacie, za czymś tęsknicie, co, na coś chcecie się zdecydować, być może z przeszłości właśnie jakieś wspomnienia przyjdą we wtorek, jakieś sentymenty, na coś chcecie się zdecydować i właśnie nie wiecie na co, nie wiecie jakąś decyzję podjąć. Macie też troszeczkę różowe okulary założone, należy je ściągnąć, pozbyć się iluzji i po prostu nie tylko emocjami się kierować, ale również popatrzeć na ten wybór rozsądnie i wybrać po prostu jakąś opcję racjonalistycznie. Bo jesteście po prostu tutaj na tej karcie jak w transie we wtorek. I po prostu na no, tacy, nie wiem, sentymentalno, wspominający, macie dużo pomysłów, ale żadnej nie potraficie, żadnego pomysłu nie potraficie zrealizować, nie potraficie się na żadną opcję zdecydować i po prostu jest to taka karta absolutnego niezdecydowania, że macie jakieś tam życzenia, jakieś wyobrażenia, jakieś właśnie, mówiłam już iluzje, i nie możecie się na którąś z tych tutaj rzeczy spraw czy dróg czy jakichś, no nie wiem, pomysłów, zdecydować, prawda? Czyli ostrzega ta karta również przed jakimś iluzorycznym tylko myśleniem, tak? Trzeba bardziej racjonalnie się właśnie na coś zdecydować, jeśli macie dużo planów, dużo pomysłów, prawda? Yy, yy, uważać też proszę, że jeśli macie dużo pomysłów, jesteście kreatywni, czy w sprawach pracy, czy w sprawach urlopu, czy w sprawach związku, to uwaga, żeby nie yy, jakby przeciągać tej decyzji, Ponieważ wtedy nikt nie weźmie tego na poważnie i wtedy pokażecie się jako osoby takie niedojrzałe, które mają dużo pomysłów, ale nie potrafią żadnego z tego pomysłów zrealizować. Więc, jest to oczywiście taka, taka karta kogoś infantylnego, nie, nie, do, nie, nie do, jak to się mówi, niedojrzałego, który nie umie się zdecydować poważnie na którąś z opcji, więc proszę uważać, proszę racjonalnie dokonywać wyborów w następnym tygodniu, no szczególnie we wtorek, jednakże tak jak mówię, jest to tendencja na cały tydzień, więc jeśli u Was się to nie zdarzy we wtorek, być może będzie to ruchomo w innym dniu, także będą to na pewno tendencje na następny tydzień. Zobaczmy w środę, kochani, rycerz kijów. Wow, no rycerz kijów, kochani, oczywiście karta... Kogoś, kto coś tutaj walczy, tak? Osoba energiczna, akcja, jakaś akcja w środę, waleczna, walczy o coś. Właśnie należy w środę o coś zawalczyć, jakieś robić aktywne te działania w jakiejś sprawie dynamicznie, pew, pewni siebie, właśnie. Yy, tutaj, właśnie, być może we wtorek na coś się zdecydowaliście, i w środę podejmujecie tutaj jakąś konkretną akcję w tym kierunku, prawda? Czyli podjęliście jednakże decyzję właśnie, co jest bardzo pozytywne, prawda, i tutaj już jest jakaś akcja w tym kierunku, coś się zadzieje, coś będzie, prawda, no, rycerz jest waleczny oczywiście, czyli walczy o, ten, o osiągnięcie swojego celu, ki jest oczywiście symbolem seksualnym, aktywnym, prawda, pożądanie, tutaj jakieś, nie wiem, no, y, y, y, jakaś taka akcja, która jest, no, jesteś tacyś napaleni, tak, wręcz, y, gorący, no, chodź, tak, też to jest taka akcja w kierunku być może jeśli myślicie o sprawach romantycznych to jest taka sprawa też w kierunku jakiegoś romansu, jakiegoś skoku w bok tak jakiegoś, nie wiem, no seksu tutaj, tak walczycie o kogoś względy, tak jesteście pełni pożądania jesteście pełni, pełni właśnie takiego jak to się mówi kochani takiej energii właśnie namiętności, tak no i macie tutaj właśnie taką Taki power, żeby szybko, właśnie, zrobić jakąś taką akcję w kogoś kierunku, by zrobić jakiś krok, tak, by o kogoś względy być może zawalczyć, by dokonać jakichś zmian. Ok? Czyli w środa będzie właśnie tu bardzo aktywnym dniem. W czwartek, kochani, coś się zburzy, jakaś ruina totalna, po prostu, no, tak jakby piorun szczelił w wasze życie, piorun szczelił właśnie w wasze tutaj, nie wiem, jestestwo, ponieważ y, turm się zawala, czyli wieża się zawala, są tylko zgliszcza i ruiny, coś wybucha, coś szczela, coś nagle po prostu no, y, jest zrujnowane. Y, no wy straszycie się, nie dostaniecie, pros, proszę, nie dostaniecie jakiegoś szoku, prawda? Ponieważ wszystko może się zburzyć, całe wasze, całe wasze pomysły, całe wasze właśnie nadzieje, na lepsze, nie wiem, relacje, na lepszą pracę, na lepsze zarobki, coś może się tutaj zawalić, ale kochani, szybko po prostu ocućcie się z tych ruin, wyjdźcie, wstańcie, oczepcie ten pył, oczepcie po prostu ten ten brud i uwolnijcie się z tych balastów, kochani. Ta karta oznacza nowy start, czyli zburzyło się coś starego, jakieś stare tutaj ramy, jakieś stare po prostu, no, mury, by zacząć coś nowego, czyli żegnaj stare, witaj nowe, tak? I jest właśnie, no, jakiś tutaj niby ból po stracie czegoś, ale zarówno jest też radość na początek czegoś nowego, czegoś, yy, co po prostu napawa nadzieją, optymizmem, co przynosi nadzieję, co przynosi nową motywację, prawda? Także no, te takie stare jakieś sprawy zostawcie za Wami, po prostu odczepcie je tylko jak jakiś taki pył, prawda? I patrzcie na nowe perspektywy, musicie rozpoznać właśnie te nowe perspektywy, to się stanie właśnie w następnym tygodniu, tutaj jest czwartek, oczywiście plus minus, w piątek przyjdzie do Was jakaś młoda osoba, która będzie tutaj walczyła o Wasze względy, która będzie mówiła, lub wy będziecie w takiej energii, właśnie w takiej emocjonalnej, zakochanej, romantycznej, uczucia, emocje, prawda, które się wręcz przelewają z tego kielicha. No tutaj może, czyli po prostu pełno wody, pełno emocji, aż prawie, no, zalewają was, prawda? Płyną, czyli fale, przypływ, odpływ emocji. Więc, kochani, nowy początek. Ktoś, być może jakiś mężczyzna młody, wręcz niedojrzały, ale zakochany po uszy przyjdzie z takim przyjaznym, dobrym nastawieniem, pozytywną taką aurą i po prostu będzie tutaj mówił o swoich uczuciach, o swoich jakiejś nowej szansie do Was, o jakiejś szczęściu w miłości, o jakimś po prostu no tutaj y, początku nowym z Wami czy nowej jakiejś tutaj, nie wiem relacji z Wami. Będzie chciał Wam pomóc, będzie taki delikatny, kochany, taki pełen uczuć, taki no, no naprawdę jakiś ktoś zakochany, prawda? Lub Wy będziecie w takiej energii, kochani, w piątek. Czyli to może być energia Wasza, taka bardzo emocjonalna, romantyczna, lub energia kogoś, kto przybywa, prawda, czy wraca, czy kogoś, kto poznajecie być może, tak? Jakaś młoda osoba, taka młoda duchem, ponieważ to jest karta pazia kielichów, czyli taka karta, nie wiem, młoda duchem, właśnie bardzo aktywna, bardzo taka tutaj witalna, tak? Być może jest to osoba spod znaku raka, skorpiona lub ym, ryb, czyli znaki wodne, kochani, tak? Uczuciowe, romantyczne. I tutaj będzie jakaś być może zgoda, czyli ktoś komuś coś wybaczy, jakiś powrót, jakiś powrót emocji, powrót właśnie tych romantycznych momentów, uczuć, jakieś komplementy spadną na Was, jakaś szansa na, nowy, na nowe szczęście, na, nową, na nowy początek w miłości. Także bardzo piękna, romantyczna tutaj no, obietnica na ten piątek, powiedzmy. Jeśli chodzi o ludzi, o widzów, o publiczność, która pyta tutaj o sprawy zawodowe, to na pewno jest to karta, gdzie w piątek właśnie dostaniecie takie docenienie w pracy, ktoś Was doceni, ktoś Wam da jakąś pochwałę, ktoś będzie bardzo do Was tej przyjaźnie nastawiony, tak? Nawet też będzie się cieszył właśnie za Wasze sukcesy, za Waszą dobrą pracę. Być może właśnie się gdzieś zakochać. proszę uszy i oczy szeroko otwarte w piątek, prawda? ponieważ są piękne, romantyczne tutaj jakieś momenty. Sobota i niedziela. Sobota, König der czyli Król Mieczy. Król Mieczy jest konkretny, podejmuje konkretnie decyzje. Także jeśli Wy jesteście w tej emocji, w emocji Króla Mieczy, to proszę y intelektualnie, mentalnie, właśnie w głowie, Logicznie, analitycznie, bezstronnie podjąć jakąś decyzję. Wyrazić konkretnie swoją decyzję i swoje działania. Ukierunkować swoje działania bardzo konkretnie i bez zwątpienia. Jeśli jest to ktoś, obcy, który wkroczy do Was na weekend, no to jest to jakaś osoba, być może mężczyzna, bardzo konkretny, konkretny który wie, czego chce, Wie po prostu, jakie ma cele, dąży do tych celi po prostu bardzo tutaj śmiało, pewny siebie, intelektualista, taki właśnie bardzo klewa, czyli mądry, roztropny, realistycznie tutaj planuje myśli, jakby no, podejmuje kroki bardzo stanowczo, jest może zimny, ale jest konkretny widzi właśnie ten swój cel bardzo konkretnie i jest też osobą, która podejmie decyzję konkretnie, jest doświadczony, jest dystansowany, czyli nie da się jakoś tu zmanipulować ym, i jest właśnie bardzo jakieś tu ważna decyzja jest podjęta w sobotę, kochani. Konkretna decyzja na zimno głową, realnie, racjonalistycznie, stąpając po prostu twardo po ziemi, podjęcie jakiejś ważnej decyzji, prawda? Lub jeśli macie właśnie do czynienia z jakąś osobą w sobotę, taką, o cechach takiego, takie, takiego charakteru, osobowości, to być może jest to osoba z podznaku bliźnią, wag lub ym, wodnika, czyli znaki powietrzne. I tutaj też to jest karta powrotów, że jakiś ekspartner być może wraca do Was i chce z Wami podjąć właśnie jakąś konkretną decyzję. Prawda? Także jest to też karta powrotu jakiegoś ekspartnera, z którym macie do czynienia. On nie jest łatwy, bo jest konkretny, twardy, zimny, opanowany, ale stanowczy i właśnie tutaj będzie jakaś podjęta decyzja. W niedzielę uważajcie, by po prostu trzymać się swoich zasad, swoich reguł, swoich dóbr materialnych, swoich dóbr duchowych, mentalnych. Także Trzymajcie wszystko tutaj bardzo y, dokładnie. Uważajcie jednakże, byście nie okazali się w, w niedzielę jako skąpcy, byście nie pokazali się na zewnątrz lub komuś jako skąpiec. Ym, jest, bądźcie ostrożni w niedzielę, ym, jednak nie, ma, nie miejcie jakichś tutaj strachów, lęków, ale uważajcie na swoje sprawy, uważajcie po prostu, trzymajcie y, jakby się swoich spraw, swoich wartości, swoich właśnie tutaj priorytetów. Ym, I po prostu ym, też chodzi o to, by na przykład też trzymać się swojej relacji, tak, y, też no, być może nadejdzie taki troszeczkę jakiś lęk, by czegoś nie stracić, y, trzymacie się kurczowo czegoś, boicie się, że to stracicie, ym, także macie taki lęk przed stratą właśnie czegoś bardzo nadmierny, prawda, i dlatego tak troszkę tutaj siedzicie właśnie, czy wszystko bardzo kurczowo. Więc uwaga, by nie zachowywać się jakoś tak fanatycznie. Niemniej jednak też jest karta właśnie tutaj mówiąca o tym, by w czwar... Znaczy nie, to jest niedziela właśnie, by być ostrożnym, prawda? By swoje właśnie tutaj sprawy, które żeście już osiągnęli czy dorobili się, by trzymać, po prostu je ochraniać, je, by właśnie być takim, taką osobą, która, właśnie, która ma bezpieczeństwo i tego bezpieczeństwa własnego, osobistego lub materialnego lub duchowego właśnie tutaj ochrania, tak? Chroni to, chroni to wszystko, co ma, co posiada. Więc taki tutaj jest, kochani, projekt na następny tydzień. No, coś się tutaj szczególnie w czwartek zawali, lecz będzie nowy początek, więc nie bójcie się tego, nie dostańcie jakiejś paniki lub szoku. Podjęcie jakiejś ważnej decyzji czeka Was również w następnym tygodniu. No, jakieś tu miłosne, romantyczne chwile no i właśnie ochrona swoich różnych tutaj wartości, priorytetów, dóbr. Więc życzę Wam wszystkiego dobrego na następny tydzień, kochani. Wszystkiego dobrego, by Wasze sprawy. Pięknie, dobrze, pomyślnie, pozytywnie się rozwinęły, by wszystkie sprawy właśnie, o które się zabiegacie, tutaj miały jakiś pozytywny rezultat. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia na pewno już niebawem.